Pokażemy doskonały film z Gufim i ze mną. szósta godzina. Miki wstaje. Miki z tej strony? I funkcję tut i gncieć. Gufi, znowu trzymasz słuchawkę do góry nogami. Oh. Cześć Miki, tutaj Gufi. Tak, domyśliłem się. Wiesz, chciałbym, żebyś mnie odwiózł na lotnisko jutro rano o szóstej. O szóstej? Zwariowałeś? O, chyba nie. Wisisz mi przysługę. Pamiętasz, jak dawno temu pomogłem ci? Więzienie. Dziękuję, Gufi, że mi pomogłeś. Będę ci dłużny. Och, nie ma sprawy. Naprawdę, stary? Kiedyś się odwdzięczę. Nawet gdybyś chciał, żeby cię odwieźć o szóstej na lotnisko. Dobra. Co to lotnisko? No tak, ale e, e, chciałbym cię zawieźć na lotnisko, ale właśnie e, akurat zegarek cyfrowy mi się zepsuł. Ej, Miki, nie wykręczaj się, bo powiedziałeś też... Jeszcze jedno, Gufi, Nie daj mi się wykręcić, nawet jeśli naopowiadam ci, że zegarek cyfrowy mi się zepsuł. Dobra. U, co to zegarek cyfrowy? A niech to... Jak masz zepsuty zegarek, pożyczę ci mój. Rety, dzięki, do widzenia. O! Ale złośliwe! go zagłuszyć muzyką. Witam słuchaczy programu Tik. Witam słuchaczy programu Tak. Ha! Program Tik Tak. A niech to... Ja chcę nareszcie spokojnie zasnąć. Zabieraj swój koszmarny zegarek, Goofy! Do Gufiego. Ej, Miki! Przez nieuwagę odesłałeś mi zegar, więc pomyślałem, że ci go odniosę. A teraz śpij, bo o 6 rano musisz odwieźć mnie na lotnisko. Wyślę go do kangurów! Do Australii. Na Marsa. Do przeszłości do 1928 roku. Do Hadesu. Tik. Tak. Już ta rano. Pik. Tak. Dobra, trzeba odwieźć Gufiego na lotnisko. Cześć, Miki. Bardzo dziękuję za przysługę. Nie ma sprawy. Możemy już jechać. Na które lotnisko cię odwieźć? Uuu, na to nowe, w tę stronę. Przecież ono jest blisko! Oj, oj, ją wygodnie. Rajciu.